Nie uwierzycie, zobaczcie co jest w paczce MMMsów jebanych Subskrybuj mój kanał, co? Co? Co tu jeszcze mamy? Dzwoneczek? Coś tu jeszcze widzę Łapka w górę Gościu Jesus! Grasz w Fortnite? Dobrze się składa, bo mam coś dla Ciebie. Wbijaj na lootpark.com, otwieraj skrzynki Fortnite, zdobywaj osiągnięcia, wygrywaj widolce i wpłacaj je do gry używając PaySafeCard. Depozyty najpopularniejszymi metodami płatności, codzienna darmowa skrzynka, eventy oraz ekstra gratisy. Zarejestruj się już dziś używając linku z opisu. Siema, chcesz mieć znajomych i dostać ode mnie prezent w Fortnite? Jeżeli tak, to wystarczy, że wbijesz na mojego Discorda i na kanale screeny z kodem, wyślesz zdjęcie albo screena, że wspierasz mnie w sklepie. Dodam wszystkich, którzy to zrobią. A co dwa dni będę wybierał jedną osobę, która dostanie ode mnie prezent w Fortnite za darmo. Nie trać czasu i wbijaj na Discorda. Link w opisie. Wołol. Tak, Ja mam 10 mace, 10 mace, dosłownie. Dobra, mace, mace, mace. Pojedynczo, pojedynczo, na na pojedynczo, no pojedynczo. Ja schodzę teraz, zabawaj za mną. Musi je pozabijać. Ostatnia po wujka chyba to jest. Richard, spomuj. Musisz spomować. Leży. Najc, Jarko. Leży. Jest nad, jest nad. Dali Nice! No no nice. Wzi, Siema, ma? To ja na przystanku Cie ma da zero. Dynamo zero, dynamo zero. na dach, Jeden leży w dosobanie. Nice. Może się z peżą, rzucie się z peżą. to tu jest? Na dachu, na dachu. Tam to, oso, to oso. Leży, leży. No, Z... ładnie. Co jest Dobra, A, ładnie. Mam cię w Dlaczego to panie coś lewo? To macie lewo jest słupkę czyste. Dawajcie, przejdziemy na około tam, wszystko. Tam, tam, tam, tam. Ja pierdolę, darmowa ta, ręka. Ta pa, pa, pa, tak. typ Pa pa pa LOL! 250! Co to? Typę czuję zabój mnie, ja będzie ja szalzę Wiedziałem, że to oni są wiedziałem Chodź do góry, chodź do góry Djebane debile Oby grają w kija, ja pierdolę No i splash, że oni już ma fula nie, no. Ej, ty masz tego żampa, da? Tak. Nie czy nie, nie mu użyć. 41, 41! Oh my. Oh my. i go fuck, Got fucked, Got fucked? Got it! Got HP! Yeah, yeah, yeah, I'm yes. getting fucked, i have Oh, I'm getting to I need help. Oh, come to us, come to us, come to us. Oh, there They're only focusing me. I killed one. it's 3v2, 3v2. Oh I need chunks. or something. No, I have, I have. Come together, come together. How many names? Do we need boss or stop? Do we do boss or stop? I need boss to stop? Mats. I'm shooting. Oh, ace, masy, Watch it, ace. Oni trzy rakietnicy, bajo. Pop kurwa, wystawia język Fasa i no bo no bo oni retailują i mają wszystko, mają rakietnice i wszystko, no. Ciągnąsłem się. No, oni mówią, wami wami. O, oni mówią, oh my god, how many nades we have, nie? A oni mają Sherpaki tymczasem po 12 rakiet każdych. No, spokojnie, gra fajnie. This bum mess. Oh, this is so annoying. We're going lose this game now. Yeah. yeah. We need a kill. We're jesteśmy Mongrel, to, żebyśmy zabrali. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Przeproś, że żyjesz jeszcze, bo on ma tak dużego, że wiesz Przepraszam, że żyje w ogóle musisz, musisz mieć pozwolenie, żeby oddychać Kuź, impulsem. mnie nie ja pierdziele! Leciał na nas, leciał na nas Nie, on padł, on padł Zeru padł A chuj, nic nie zrobi Impuls na górę. Już dużo się. Aj! Tak, kurwa. No. 8k win. O, oh, dobry no highlight, dobry highlight tu. Nie, no nie wiem. Ten, bez nikogo ze sklepu jeszcze nie wleczył Ja jestem najlepszy w tej grę, ja pierdolę! That is one cookie, by the way Co jest, kurwa? Kurwa chłopie weź mi piruet na chujorób Ha Bobasek Ach tfu. Aha no to gracie z Fatmaidza To jest... Stasio Mejster to jest What the fuck 19.000, 19.000, trzy, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, Pierdoliłem się z Wundokradzki, ponownie macie tu Dobra, ruszył się i da... co? Ja nie wierzę w tą grę, nie wierzę po prostu Nie, jak w tym się wierzę, to nie wierzę 90! Żałosne to jest! Ja mu dałem 95, a on mi idealny. Jednak się.. Patrzcie to za to teraz, co to. Trafiłem! CO? Klipujcie to, klipujcie, to gówno To był pokczam. Co się dzieje? Co ja zrobiłem teraz? Automat był? KURWA MAĆ! O! O kurna! No tak, klipujcie to! On dostał przez drzewo heada! co ale tak się da kurde? nie zrobiłem nie, naprawdę no chciście jak? Nice. To jest nie Nie, to są atlantisy. Dziękuję.